Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem Całą swoją duszą Całą swoją mocą i całym swoim umysłem a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali,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 Zawiózł do gospody i pielęgnował go Następnego zaś dnia wyjął dwa denary Dał gospodarzowi i rzekł Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz Ja oddam tobie, gdy będę wracał Któryż z tych trzech okazał się według Twego zdania Bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział Ten, który mu okazał miłosierdzie Jezus mu rzekł Idź i ty czyń podobnie Pytanie uczonego w Piśmie jest pytaniem każdego z nas, każdego, kto poszukuje głębszego sensu swojego życia. Co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wiara bez uczynków jest martwa, dlatego ważne jest to pytanie, pytanie o to, co mamy czynić, jak naszą wiarę przekładać na konkretne działanie. Z pomocą przychodzi nam Chrystus, który w dzisiejszym fragmencie Ewangelii opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka wzywa nas do dzieł miłosierdzia. Ten, kto kocha, poruszony jest cierpieniem i niedostatkiem innych. Wzrusza się głęboko. To znaczy, że na widok niedoli drugiego człowieka reaguje całym sobą, nie tylko intelektem, wolą, ale również duszą i ciałem. To poruszenie pcha go do konkretnych czynów. Musi przełamać w sobie bariery konwenansów i prawa. Do tego niezdolni byli kapłan i lewita. Ograniczało ich prawo, które zakazuje dotykania ludzkiej krwi. Oni kochali bardziej własne zwyczaje, własne prawo niż drugiego człowieka, który w tym momencie potrzebował konkretnej pomocy. Dziś także często obserwujemy ludzi znieczulonych na cierpienie innych, biernie przyglądających się ludzkiej tragedii. Przerażający jest tłum gapiów, którzy smartfonami nagrywają filmy lub robią selfie w miejscu wypadku, zamiast śpieszyć z pomocą ofiarom. Czy ludzkie odruchy rzeczywiście wymagają heroizmu? Co sprawia, że czasami ludzie stają się tak mało ludzce, a co mnie ogranicza w miłowaniu drugiego człowieka? Strach, wstyd, brak odwagi, a może brak serca zdolnego do miłości?